Dlaczego niektórzy ludzie nie lubią policji? I czy warto taką niechęć jawnie policjantom, szczególnie na służbie, okazywać? Filmik tylko kręcę dlatego, ponieważ czasami o, to, o tą niechęć do policji pytają na wywiadzie zorganizowanym, na rozmowie kwalifikacyjnej. I wierz mi, że raczej niewiele jest przypadków, kiedy ktoś osobiście dostarczył brutalności, czy jakiegoś nękania lub postrzelenia policjanta, czy jakichś spraw korupcyjnych. Takie sprawy obecnie stają się często medialne. Niekiedy chodzi o jakieś tam odszkodowania, kiedy delikwent zginął. Tutaj przykład Igora, czy tam jakieś, jakieś inne starsze, to znajdziesz w prasie, czy w internecie. I nie ulega wątpliwości, że bez sił policyjnych, bez jakichś yy, środków przymusu zapanowałaby totalna anarchia, strach byłoby wyjść na ulicę. Natomiast prawdą jest, że każdy, kto obecnie nie chce się podporządkować prawu, szczególnie notorycznie nie chce, zostaje w jakiś sposób pokarany, no może to być jakieś zwykłe upomnienie yy, poprzez mandat, aż do kary więzienia włącznie. I paradoksalnie ludzie, którzy na co dzień okazują tą jawną niechęć policji, źle się o niej wyrażają, nie mają skrupułów, aby ją wezwać, kiedy dzieje im się jakaś krzywda, no i wtedy poprzednia opinia, a nawet przestępcza przeszłość delikwenta wcale im to nie przeszkadza i trąci mi to taką niestety hipokryzją. Czasem poglądy danego typa się zmieniają i sam byłem zaskoczony czy dalej jestem zaskoczony, prowadząc swoje szkolenia w elitarnej grupie jak wiele osób, które miało konflikt z prawem lub ich rodzina miała konflikt z prawem chce do Policji. I mm, jednym z powodów niechęci jest fakt, że Policja być może złapała Cię na jakimś niecnym uczynku. Potem mógł być jakiś mandat, nawet sprawa i kara sądowa, a Ty, pomimo upływu lat, ciągle jesteś pamiętliwy. No, chociaż y, policjanci zrobiliby dokładnie identyczną robotę, gdyby obrabowano Twoich rodziców lub skrzywdzono kogoś innego z swojej rodziny. No, nie mówię tutaj na przykład o dzieciach. Y, potrafisz objawiać swoją niechęć podczas zwykłych kontroli drogowych, a policjant wtedy instynktownie, a ma tego policyjnego nosa, wyczuwa bullshit od razu staje się czujny, bardziej służbowy i wierz mi, że wtedy na pewno Ci coś wynajdzie. Nawet tą przysłowiową gaśnicę, o której zapomniałeś, że masz już ją nieważną, nielegalizowaną, no i 50 zł czy tam ile mandatu się należy dostaniesz. A wystarczyłoby parę miłych słówek, jakaś pogawędka i byłoby po temacie, a tak, po prostu nakręcasz spiralę nienawiści, takie błędne koło, a ofiarą z reguły jest nie policjant, tylko Ty. I wierz mi, że przećwiczyłem to na sobie, uprzejmość, troszkę grzeczności naprawdę działa, Natomiast, będąc niegrzecznym, hardym takim, nie dajesz władzy wyjścia, no chociaż przypadek mógłby się skończyć tylko pouczeniem, a nie mandatem, szczególnie gdzie przypadki są tam z pogranicza. Wierz mi, że policjanci naprawdę jak chcą, to mogą wiele zrobić, przynajmniej dobremu człowiekowi. I co ciekawe, takie intuicyjne, pozytywne zachowania to domena kobiet, prawda, naszych kochanych pań. Zaczynają one wtedy jakoś mrugać rzęsami, zachowywać się kokieteryjnie i potrafią używać y, miłych słówek, które na serce, jak mężczyzny padną, to y, no, musiałby być z kamienia, żeby y, że tak powiem, się nie jakoś tą za tą Panią nie ująć i ją nie zrozumieć. No, czasami to nie działa, ale częściej działa. Nawet ostatnio w moim gabinecie pacjentka, której nie chciałem dać jakiegoś zaświadczenia na dłuższy okres czasu, że tak powiem, przekonała mnie do tego niecnego czynu. Natomiast Ty, jako kandydat do służby mundurowej na pewno masz jakieś swoje doświadczenia z Policją W końcu y, ktoś się do tej Policji, jakby to powiedzieć y, namówił, coś Cię przekonało, natomiast y, chodzi mi bardziej o to, że te Twoje doświadczenia możesz mieć zarówno pozytywne, jak i negatywne No to po prostu jakie one były, napisz w komentarzu do tego wideo. Czy to wpłynęło na jakąś twoją chęć dostania się do policji? Być może zachęciło, być może zniechęciło. Jeżeli miałeś trudną sytuację, to czy wybrnąłeś z tej sytuacji, No lub mimo wszystko zostałeś ukarany. No, mam nadzieję, że jak zostałeś ukarany, to oczywiście wyciągnąłeś z tego Wniosk. Natomiast uwierz mi, że historie na styku z policją, które opisali mi moi widzowie z prośbą o jakąś poradę, no, nie śniły mi się <głos> nigdy wcześniej, nie śniło mi się, że coś takiego mogło nastąpić, a tym bardziej nie śniły się na pewno filozofom. Także filmik jest troszeczkę dyskusyjny, być może skłonić się do jakichś przemyśleń. Jaki byłeś wobec tej Policji? Jaki teraz jesteś? Czy zmieniłeś swoje zdanie? Napisz to wszystko w komentarzu do tego wideo. Sam jestem ciekaw. No i do zobaczenia wkrótce. Mówił Darek Kraśnicki, twórca Elitarnej Grupy Szkoleniowej. Oczywiście subskrypcja kanału. Kolejny filmik poprzez kliknięcie w ten prostokącik. No i jeszcze raz zachęcam Cię do komentarza. Nawet od biedy nie zmoderuję komentarzy, które, które są nie po mojej linii y, politycznej.